No, cześć kochani. Myślę, że nie ma co tutaj przedłużać rozpoczęcia. Przyszedł jakiś tam wiatr, wiatr arktyczny, prawda? Pogoda się zmieniła, natomiast yy, przede wszystkim witam Cię Damian, Kamil, Rafał, yy, drugi Rafał, Zośka, Marcin, Zuzanna, Iwona, prawda? Frugowski, coś mi tam nawet ostatnio napisałeś. Damian, Damian 990, kurde, stary weteran. Pierwsze pytanie: czy, czy mnie słychać? Widać i czuć, prawda? Bo jeżeli nie słychać, to już były takie sytuacje, że się produkowałem, a tutaj niewiele z tego wychodziło. Hangout jest o tyle ważny, że warto, abyś tam na 15 minut wyłączył Facebooka, wyciszył telefon, wyciszył powiadomienia z maila, natomiast jest on głównie dla osób, które podchodzą do policji, korzystają z tego niewielkiego powiedzmy zainteresowania, Aczkolwiek w ostatnich paru dniach y, z, troszeczkę się zmieniło na gorsze y, i niestety muszę o tym y, Ci powiedzieć. Natomiast y, sprawa jeszcze jest taka, że zajebiste dzięki, serdeczne dzięki, a mianowicie za to, y, co się działo na poprzednim filmiku. No, może nie tyle się działo na, na tym filmiku, co yy, liczba wyświetleń 1055 w ciągu, yy, że tak powiem, jednego dnia, to dawno czegoś takiego na tym kanale nie miałem. Yy, tutaj parę jakichś takich komentarzy Aż mi się nie chce wierzyć Aż mi się nie chce wierzyć. W zasadzie tylko trzy jakieś tam negatywne z tych sfrustrowanych komentarze super Gratuluję tym, co dzisiaj podpisali rozkaz, to jest no, naprawdę zajebista sprawa. Tutaj tylko ktoś pod jakimś fejkiem Jan Kowalski się zapytał, czy może iść na psa. No, oczywiście, za psiego ogona może iść, prawda, na psa, to mu chyba nie pozwolą. Natomiast z tych pytań, które pojawiły się i na tym filmiku, i co będziecie mi tutaj wrzucać, to od razu będę odpowiadał. Nie chcę tam za bardzo przedłużać, bo szkoda po prostu czasu. Także to moje ten mój hangout jest dla Ciebie jak Policja jest twoim marzeniem, starasz się drugi, trzeci, czwarty raz No i mimo wszystko chcesz te szanse zwiększyć. Zanim jeszcze zacznę moją prelekcję no, Ci co mnie znają z grupy wiedzą, że mam background wojskowy. Tutaj gdzieś na środku widzisz moją facjatę, jak mnie żegnają kilkanaście lat temu, 40 lat życia, wtedy miałem w stopniu majora ładnie po 22 latach odszedłem To cywila. Tutaj możesz zobaczyć mojego ojca. To zdjęcie dzisiaj zrobiłem. To zdjęcie wisi u mojej matki. Zrobiłem fotę z Galaksego. I chcę Ci po prostu pokazać że w pewien sposób y, tradycję rodzinną, y, że tak powiem, kontynuowałem. Być może i ty jesteś synem policjanta, czy masz w rodzinie bliskiej policjanta, także nie jest to żaden wstyd, jak y, syn kontynuuje tradycję ojca, czy, czy matki, czy, czy kogokolwiek innego, y, jakiegokolwiek innego y, członka rodziny. Natomiast Musisz wiedzieć, dlaczego rozpocząłem kiedyś te szkolenia. Oczywiście było to przez zupełny przypadek, natomiast mam prywatne wojenki z psychologami. Już w wieku 6 lat psycholog nie chciał mnie dopuścić do szkoły, prawda. Matka z ojcem wymyślili, że ponieważ trochę szybciej nauczyłem się czytać, pójdę do tej podstawówki rok wcześniej a psycholog mi tam zaczął wpierać, że jestem jakiś przygłupi, prawda? No i ojciec musiał pójść awanturę zrobić i już wtedy się 40 czy 50 lat temu okazało, że ta mądrość psychologiczna nie jest aż taka wcale genialna. Potem 18 lat, 18 rok życia idę do Wojskowej Akademii Medycznej, a oni zdaje idealnie testy, prawda, czyli odpowiednik tutaj testów sprawności fizycznej, testów z wiedzy a upierdala mnie jakiś tam psycholog i do dzisiaj za bardzo nie wiem za co, prawda. No i jeszcze trzecia historyjka Aczkolwiek jeszcze za dwie wy się na starciu z psycholo styku z psychologami znalazły. Zatrudniłem kiedyś psycholożkę. Co się bawię po paru miesiącach, czy po paru latach pracy na nos siadło, zaczęła mi upierdalać ludzi i nagle, żeby się odegrać tam na kimś, to uwala, zaczęła mi uwalać 35% ludzi no, z komercyjnej pracowni psychologii psychologicznej. Ludzie zaczęli przychodzić, no, Pani się zwolniła, jakby to powiedzieć, z radością rzuciła papier, a po 10 latach do mnie przychodzi, że ona jednak by tutaj no, wróciła do tej pracy, bo w innej pracy to nie za bardzo tam jakby to powiedzieć, i idzie i finansowo i i, i, że tak powiem, zawodowo, ale, jakby to powiedzieć, z spieprzaj dziadu, prawda? miałeś chamie złoty róg i więcej cię tutaj nie potrzebuje. Także yy, yy, Nasz hangout będzie typowo pytaniowo-odpowiedziowy, prawda? Yy, wrzucaj te pytania yy, na czata Tutaj, tego czata, którego masz po mojej prawej, a po twojej patrząc w tą stronę, to on będzie chyba z tej strony, z twojej strony, ale jak patrzysz w ekran, to jest, to jest po stronie prawej. To, że ludzie się dostają nie jest żadną tajemnicą, tutaj masz grupę ogólną Multi, Damian pewnie dzisiaj też miał ślubowanie, czyli podpisanie tam rozkazu, prawda? Uroczysta chwila w, w, u każdego policjanta. Niewiele potem będziesz ze służby pamiętał, ale ja przysięgę swoją pamiętam do dzisiaj. Żeby nie było gorzej, to moi elitarni też się podostawali. Także jest naprawdę fajnie. Kolega tutaj się chwali wynikiem za multiselek 42 punkty, czyli naprawdę było zajebiście. Natomiast, jaką zauważyłem tutaj ostatnio tendencję, a mianowicie przestali uwalać, prawda? Przestali uwalać na multi, ale Okazało się, że y, robią to, jakby to powiedzieć, wyłącznie z potrzeb kadrowych. Stawiają cię w niepewności. No i zabawa polega na tym, że y, no, niby zdałeś, niby już jesteś po rozmowie kwalifikacyjnej. Prawda? No ale punktów masz, y, że tak powiem, ilość gównianą. Prawda? I to jest autentyczny sprzed paru dni Messenger. Witam, zdałem rozmowę kwalifikacyjną, oczekuję na komisję lekarską yy, i ankietę. Moje pytanie, czy ze 128 8 punktami się dostanę i czy yy, o ile może potrwać zanim zostanę oddelegowany na szkółkę, prawda? Yy, to gdzieś było, żebym nie skłamał, jakiś yy, sobota, tydzień temu, natomiast nagle drugiego messengera, którego wkleiłem, Ziom dostaje informację telefoniczną, że z małą ilością punktów na województwo podkarpackie że ma za to, z tą za małą ilość punktów i proponują mu Kraków. Także, jeżeli jesteś z Krakowa, to zwróć uwagę, że punktów ma trochę, punktów Kraków ma troszeczkę. Mniej niż powiedzmy Podkarpacie, ale to niczego nie oznacza, prawda? Bo popatrz co, jak to mówią, uderz z tuła, nożyce się odezwą i popatrz co tutaj napisał do mnie mój elitarny. Zapamiętaj, tamten miał 128 punktów i chce się przenieść z Rzeszowa powiedzmy do Krakowa, natomiast mój elitarny nie załapał się mając punktów 169 i trochę srap o gaciach i ma obawy co do listopada i grudnia, aczkolwiek uważam, że prędzej się dostanie niż ten, ten nieszkolony, który miał tych punktów 128, czyli ci, ci z Podkarpacia są wobec zioma grzeczni, no, proponują mu berdyczów, nie wiedząc, że, że gówno na tym, że tak powiem zyska. No i i właśnie na tym cała zabawa polega, że nie uwalają, są grzeczni, ty jesteś w zawieszeniu, prawda? I nagle tam czekasz miesiąc, dwa, trzy, pół roku, multiselect się minie i w rankingu jesteś bardzo nisko i wypierdolą Cię w kosmos. I troszeczkę mnie to zmyliło na początku, mówię, no skoro nie uwalają, mają bardzo małe potrzeby, znaczy mają bardzo duże potrzeby kadrowe, ludzi mało, no to biorą każdego, kto im popadnie, kto im się tam pod ręce nawinie. Natomiast z tego widać, że wcale tak cacy nie jest. I, słuchajcie, myślę, że yy, myślę, że przelecimy troszeczkę troszeczkę pytania yy, przelecimy troszeczkę pytania z poprzedniego yy, filmiku, spod poprzedniego filmiku i Proszę bardzo, prawda? Patryk, podpisanie rozkazu jutro, czyli dzisiaj. Pozdrawiam Cegiełka, prawda? Tutaj Janusz Pierdol, żeś ładnie się nazwał. Jak to jest z tym PZP? Rozmawiałem z gościem, który nie wiem, czy wkręcał, bo mówił, że na PZP nie ma już pojęć do wyjaśnienia i tych zadań, co trzeba było dopisać. Pan mi powie, jakie są te testy na chwilę obecną, z góry dziękuję. Cały problem, Janusz, polega na tym, że tutaj z PZP nie ma tak jak z Multim. Jeżeli dana komenda sobie kupiła jakieś nowe testy na PZP, to ma prawo z nich nie korzystać. Jeżeli psycholog ma na przykład prikaz, że nie ma za bardzo się tych ludzi czepiać, no to da ci testów trochę mniej. I zapewniam cię, że testy są tylko po to, żeby żeby mieć jakąś podkładkę po rozmowie. Także prawdopodobnie, jeżeli gość był na tym PZP, to mówi ci prawda, jak było, ale nie oznacza to, że następny, który po nim poszedł, nie dostał testów innych. Krystian z pomocą udało się przejść do stołecznej i to samo pytanie. W najbliższym czasie czeka mnie PZP, którego się obawiam. Proszę o informację, jak to teraz wygląda. Będę miał w Rzeszowie nie potrafię powiedzieć jak się ogólna zdawalność rysuje prawda ale zakładam że jeżeli dopuszczają cię już do PZP to masz tyle punktów a tutaj ładnie piszesz że masz 190 że prawdopodobnie cię tam na jakiś najbliższy nabór przyszykują tutaj tak zwany Szymon Kowalski prawda 2.500, także Szymek, po chuj oglądasz te moje filmy, skoro skoro żeś znalazł 2.500 po nockach. Jest kanał Biedronki, także możesz spokojnie sobie tam spokojnie ten kanał oglądać. Natomiast Damian, czy nadal na multi są pytania z odpowiedziami, tak czy nie? Inni myślą, tak czy nie? Zasada jest tutaj prosta. Jeżeli inni myślą tak, no to odpowiedź jest generalnie na tak, prawda? Natomiast jeżeli na nie, to na nie. No i reguła jest właśnie dosyć prosta. To, że inni myślą, pytanie jest o to, co inni myślą, to nie oznacza, że to inni myślą, tylko tak naprawdę chodzi o tego, o to, czy, co ty naprawdę myślisz na ten temat. Natomiast sztuczka jest bardzo prosta, psychologiczna, ponieważ jakby ci się zapytali, czy kradniesz, no, no to powiedziałbyś, że oczywiście, że nie kradniesz. Natomiast, jeżeli cię zapytają, czy inni myślą, że, że, że kradniesz, prawda, no to już możesz myśleć, a, no być może to jest takie niewinne pytanie, bo inni se zawsze mogą yy, myśleć to, co sobie chcą myśleć. Natomiast generalnie musisz odpowiadać na to pytanie tak jak myślisz ty. Anty coś tam. Szanuję profesjonalista, także dzięki za komplement. W czwartek miałem spotkanie organizacyjne, relacje z Poznania. Pani powiedziała, że chętnych jest bardzo dużo. I, i takie relacje mnie trochę trochę konfundują, trochę jestem skołowany, bo teraz nie wiem, czy pani powiedziała, żeby podnieść swoją wartość, prawda, że, że mimo wszystko gościa nastraszyć, że do policji jest ludzi dużo. No, czy powiedziała, czy, czy, że tak powiem, czy powiedziała prawdę, czy powiedziała nieprawdę. Mariusz, brat, także gratulacje, jesteś jednym z weteranów który się, że tak powiem, szkolił 9 miesięcy, czyli no nie powiem, że ciąża usłonia, bo trwa dłużej, ale ciąża taka normalna, 9-miesięczna. SQPXE. Tutaj, jeżeli jesteś na hangoucie, wiesz, jaki horror był z tobą, ale na Twoim przykładzie yy, można powiedzieć jedno. Nie wolno się poddawać kiedy sytuacja, szczególnie na komisji lekarskiej, wydaje się beznadziejna. Prawda? Nie ma sytuacji beznadziejnych, z wyjątkiem jakichś takich, no rzeczywiście hmm, beznadziejnych. Hmm. Tutaj jest klasyczne pytanie Marek, Marek, co ma wspólnego mucha z drzewem? Pytanie ro z rozmowy na PZP. Hmm. Chodzi o to, wiadomo co ma mucha, to, to przyroda, tamto przyroda, natomiast przypuszczam, że jak pani psycholog usłyszy o tej przyrodzie ożywionej, to zacznie się jej ta odpowiedź po prostu czkawką odbijać, zacznie żygać. Także wymyśl coś oryginalnego, co ta mucha ma wspólnego z drzewem, prawda? No nie, że srały muchy będzie drzewo rosło, prawda? Natomiast yy, no coś takiego fajnego, żeby może ją rozśmieszyć, żeby się uśmiechnęła, żeby nie była to jakaś sztampa, którą masz tam po PDF-ach, czy po jakimś tam jakimś tam innym w innych materiałach, proszę omówić nowy multiselect. Proszę omówić nowy MS na Kąpie, Jakie są zmiany? Czy nadal są pytania z odpowiedziami? No, jest to ten multi trochę inny, według mnie jest prostszy, jak już żeśmy go z elitarnymi rozgryźli. Natomiast, no, no generalnie są inne pytania, prawda? Są inne pytania i jedno pytanie tutaj specjalnie nie ma znaczenia. Tutaj czołgista, przeanalizowałem twój, twój problem, czy jest szansa, że po recepcji żołądka zostanę przyjęty do policji. Aktualnie ważyłem 162, aktualnie mam 107 i słuchaj, według przepisów wprawdzie cię wypierdalają, ale zwróć uwagę na to, że no może te blizny jakoś zamaskujesz, prawda? Nie wiem, nie znam dokładnie yy... znaczy, znam technikę tej operacji, yy, wiem też, że no, jakakolwiek resekcja żołądka Cię dyskwalifikuje, no ale może to się jakoś tam być, to, te blizny może nie są zbyt duże, no może jakoś tam by się fluidem, czy czymś zamaskował, czy no nie wiem, no, no nie namawiam się do takich rzeczy, do oszustwa. Ale, ale wydaje mi się, że od biedy sprawa jest do przejścia, prawda? Daniel, jakiś czas temu zdawałem MS, nie miałem wyniku po dwóch, trzech dniach, tylko jaki reszta, że mój test poszedł do konsultacji, i ostatecznie wynik miałem po trzech tygodniach pozytywny. Czy może to być jednoznaczne ze słabym wynikiem? Tak, może to być jednoznaczne ze słabym wynikiem i małą ilością punktów. Natomiast no mimo wszystko poczekałbym do, do czasu, aż się dowiesz, ile tak naprawdę z tego miałeś punktów. Konwenant, Czy za rok może być podobna sytuacja z kandydatami? Czy wszystko po podwyżkach wróci do normy? No nie sądzę, żeby aż 15 było w ciągu roku na jedno miejsce, tam pięciu może pięciu, może trzech, ale, ale na pewno nie nie piętnastu, prawda? Podwyżki są symboliczne, 600 zł teraz pytanie, czy wszyscy dostaną po te 600 zł, czy czy tylko niektórzy dostaną po 600 zł Trudno mi powiedzieć. Część policjantów czeka na te podwyżki, jest już tak zmęczona służbą, że chce po prostu odchodzić. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Przelecimy teraz yy, Przelecimy teraz pytanka z czata, prawda? Przelecimy pytanka z czata. Widzę, że nawet jest ich trochę więcej niż kurde myślałem. Zenon. Mam 33 lata bez doświadczenia pracy w Polsce. Skończyłem studia polonistyczne. Magister. Czy wieki brak stażu pracy w PI dyskwalifikuje mnie? Czy ja wiem? No, y jeżeli tak podejdziesz do sprawy, że masz kompletny brak wiary w siebie, no to sam się zdyskwalifikujesz. Także, jeżeli nie wierzysz, że ta wiara w siebie do czegoś jest potrzebna, pokażę ci tutaj jakiś tam e, e, obszar multiego. O! Zwróć uwagę na obszar Multiego pod tytułem stabilność i jest tam wiara we własne kompetencje i możliwości. Natomiast to, co w, ty, w tej chwili yy, prezentujesz, to jest po prostu totalny brak wiary we własne, yy, że tak powiem, kompetencje i możliwości. Przy okazji pokazujesz że jesteś nieodporny na jakieś trudne sytuacje, zawodowe. Wiek jest ok, 30 lat, 33 to jest akurat nie najlepszy wiek dla faceta. Yy, no, pytanie jeszcze jest, dlaczego tego stażu nie masz? Czy po prostu bąki zbijałeś? Czy może jednak no, coś robiłeś? Czy może byłeś za granicą? Czy może, może gdzieś pracowałeś? No, no, no, no, no, nie potrafię ci aż tak, tak powiedzieć. Natomiast, no, na pewno jeżeli nigdzie nie pracowałeś, to Cię troszeczkę dyskwalifikuje. Jeżeli chodzi o te pytania z TWO na naszej grupie, niestety one są nie.. One są jakieś tam z prawami autorskimi, ja to wykasowałem, także jak chcecie sobie to rozdawać prywatnie, proszę bardzo, to się nie wtrącam, prawda? Mariusz, jeszcze raz. Skoro dokładnie rozumiem, Mariusz, że wrzucasz tutaj odpowiedź koledze magistrowi Polonistyki, Bogu, Rodzica, Dziewica, Bogiem Sławiena, prawda? Spoko, ja mam 34 lata i uważam, że nie jestem za stary. Dzisiaj podpisywali rozkaz 37-39, więc wiek. Nie gra roli. Także yy, wrzuć Mariusz jeszcze jakąś uwagę. Jak, czy byli tam osobnicy wybitnie młodzi, koło 20, prawda? 18, 19, 20 i tacy starsi 40 pary. Panie Darku, jak PZP w Rzeszowie? startuje do stołecznej. 200 punktów, mam 25 lat, poświęcam wysokie stanowisko na etacie oraz działalność gospodarczą. 200 punktów jest spoko, prawda? No, ty jesteś zajebisty, jeżeli coś masz pojęcia o psychologii, jeżeli tam cokolwiek się poduczyłeś, to mam nadzieję, że spokojnie tą ten, ten, PZP w Rzeszowie przejdziesz, 200 punktów to jest bardzo, bardzo wysoko, prawda? Hmm. Dariusz Lipiński, wrażliwy, mam tą cechę, inni jej nie widzą. No, wydaje mi się, że raczej policjant powinien być wrażliwy, uczuciowy. Mam tą cechę, inni nie widzą. Tutaj, Darek, mój imiennik musisz wejść sobie w Google i czym się różni wrażliwość od uczuciowości, prawda? Hmm. Y Dokładnie Iwona Kowalka, odpowiada Darkowi, zdawała niedawno multi i nie było tego typu pytań o te cechy. Kiedyś owszem, były. Muszę to potwierdzić, Iwona. Darek tam się opiera na starych 39 cechach, i te cechy poszły się już paść. Nie mówię, że one nie są sprzedane troszkę inaczej, ale hojny. Też była taka cecha hojny, prawda. Sam się dość długo zastanawiałem, jak tego hojnego ugryźć. Można było ugryźć, no jaki to hojny ma być w policji, prawda, no ale z drugiej strony y, można tą hojność podjąć w temacie to jak jakiegoś króla, prawda, czyli hojny król, sprawiedliwy król, taki chcący dać tam coś ludziom. No, no to coś, coś w tym stylu, prawda? Yy... Darek, yy, Wejdę do kina bez biletu, wiedząc, że nie będę miał żadnych konsekwencji, prawda? Yy, Darek, yy, nie masz szerokiego spojrzenia na temat. Jedno pytanie, czy wejdziesz do tego kina bez biletu, czy nie wejdziesz, to nie ma żadnego zasranego znaczenia. Ma znaczenie, kilkanaście pytań tego typu 20, 30. Dopiero wtedy y, psycholog widzi jakoś twoje szersze spektrum osobowości. Natomiast jedno pytanie to, to tam niewiele, niewiele zmienia. Y, rozmowa kwalifikacyjna w Krakowie to dla mnie ludzi. Parę pytań, tylko mów sensem. No i dobrze, Norbert, prawda? Y, Ile osób dzisiaj podpisało w Rzeszowie? Nie wiem. Krystian, Panie Darku, jak PZP w Rzeszowie? No to już pisałeś tutaj, także mam nadzieję, że, że ci odpowiedziałem. Wiktoria, jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Powiem tak, Policja i kobiety w Katowicach trochę się gry So, yy, Ziołki potrafią być złośliwe, potrafią Ci dać 35 punktów i wygruchać. Natomiast jak najwięcej powinnaś wiedzieć o policji, ustawa o policji, żyć po prostu policją. Jeżeli tylko szukasz jakiejś pracy, jak szeregowiec Ryan, prawda? Jak, czytam, jak po prostu jest ta policja dla Ciebie przypadkiem, to szukasz jakiejś odmiany od pracy biurowej, czy jakiejkolwiek innej w tej chwili nie masz, to po prostu daj sobie spokój. Kadzi, ja najbardziej obawiam się MS-a na kompie, bo psychologa to się nie obawiam. Ostatnio mi wyszło, że trochę kłamie. Nie wiem, jak, na, jak tam mam opowiadać. Odpowiadać. Powiem tak, problem z obecnym multi jest taki, że wrzucają na przykład pytania, dają zegar i klikasz co piąte. I nawet moi mają z tym problem w tym sensie, że musisz mieć przerzutną uwagę, a jednocześnie skupianie się na klikaniu w ten zegar i co piąte pytanie Rodzi, robi to, że nie pamiętasz pytań, które miałeś, czyli, czyli, czyli jest, to, jest to naprawdę, zrobili to taki cwancyk i gdyby nie to, że gdyby nie to, że brakuje im kandydatów, to przypuszczam, że w większym stopniu braliby pod uwagę właśnie tą przerzutność uwagi. Mateusz, miałem okazję poznać kilkunastu chłopaków, którzy już byli na badaniach i powiem, że teraz jest chyba się łatwiej dostać. Dokładnie jest łatwiej się dostać. No Z prostego powodu, że jest mniej kandydatów. prawda? Mniej płacą, mniej kandydatów. Witam, obawiam się pytań o obecną pracę. Pracuję w wojsku i dlaczego chce iść do Policji. No tutaj musisz być szczery, prawda? Wojsko to jest trochę inna służba, Policja ma więcej do czynienia z ludźmi, Wojsko niby też, ale w wojsku to tak jak czekasz od poligonu do poligonu, od wizyty generała do generała, kiedy trzeba na zielono liście pomalować. Natomiast w Policji codziennie coś się dzieje, prawda? Jak nie Czarny Marsz, Ostatnio czytałem, że jakiegoś biednego policjanta, z nadarzyna, komendanta, półtora tony krajanki tytoniowej w chałupie, także chłop chciał dorobić, ale to jest o tyle smutne, że policja nie dała mu uczciwie dorobić, no to się wepchał w krajankę tytoniową bez akcyzy. Dobra. Mateusz, TSF zdany, multizdany, według mnie bardzo łatwy. No dokładnie, rozmowa kwalifikacyjna. Prawda? Konrad, przez każdy miesiąc w roku masz około 300 zł dodatkowo miesięcznie, do tego zwrot za dojazdy, potem po trzech latach sierżanta do 120 więcej za stopnie, zwrot za brak mieszka. Nie, lecimy dalej. Kam, Kamil, Poczekaj, bo mi Kamil gdzieś uciekłeś. Yy, Kamil, uciekłeś. RS, teraz przygotowuję się, zdawałem dwa razy, ale jeszcze się raz będę będę starał. Damian, no niestety, kurde, tutaj jesteś weteranem. Trochę swoje słabe strony znasz szczególnie na rozmowie. No, no, co ci mam więcej y, powiedzieć? Jak to wygląda w Lubelskim? Jutro mam multi. Ile trzeba czekać na dalsze etapy? No, jak ktoś jest z Lubelskiego, to niech mu y, odpowie. Y, dobry wieczór. Składałem papiery do łódzkiej Policji. Na 6 października mam sprawnościówkę. Ile mniej więcej może dalsza procedura potrwać. Jeśli przejdę test Mariusz czy M. Kujawa. Kiedyś Multi i komisja PZP w Łodzi to był horror. <głosy> Nie mogli skompletować, że tak powiem, w ogóle nikogo. Ta psycholog kosiła wszystko, co mogła. Teraz podobno trochę się uspokoiło. Panie Darko, Paweł, panie Darku, być szczery, mówić, że traktuje policję jako próbę sprawdzenia siebie i zobaczenia, czy się odnajdę. Czy, czy lepiej nie ściemniać, mówiąc, że to powołanie. No właśnie, z tym powołaniem, to powołaniem, chęcią pomocy ludziom. No, psycholożka może możecie tu zapę zapędzić w kozi róg. Lepiej nie zwracać uwagi na ten zegar, prawda? No na razie. Niektórzy twierdzą, że w ogóle nie klikali w zegar, była to lipa, ale według mnie no, za bardzo, jak jest ten zegar, to po coś to jest kurde, dobra Damian Chyba, chyba cię jeszcze będzie czekał, czekał jakiś przyjazd do mnie, żebyśmy pogadali i myślę, że będzie dobrze Patryk, nie wiem co lubię, dzisiaj podpisany rozkaz przydział do OPP, kursant zespołu medycznego. Napisz Patryk, czy, czy masz jakieś wykształcenie medyczne, ratownik, czy coś w tym stylu. Yy, Rafał pisze yy, Miałem wadę wzroku, zespoł rozbieżny, Czy warto się przyznawać? Miałem korekcję operacyjną tej wady na komisji. Widzisz Rafał, problem tutaj jest taki, że to, że ci tutaj Rozbieżniaka zrobili kosmetycznie to nie oznacza, że nie wyjdzie on na badaniu u okulisty. I niestety, jeżeli nie masz tak zwanego widzenia obuocznego, to się uczciwie powiem: no, będziesz miał kłopoty. Przemysław na te wiedzy trzeba wykuć całą ustawę o policji. Czy są jakieś najważniejsze rozdziały? Pierwsze. Pierwsze siedem rozdziałów, prawda? Pierwsze siedem rozdziałów. Szymon y Witam Panie Darku, mam jedno pytanie. Czy mam szansę dostać się do Policji z 5% ubytkiem słuchu jednego ucha? Mam kategorię wojskową A. Co Pan o tym sądzi? Przyszlij audiogram. Szanse masz takie, co bie y Gregor, szkoda, że KL jest na końcu całej rekrutacji. Powinno być odwrotnie. Stary, jestem 37 lat, ale sprawny fizycznie. Tylko mam męty ciała szklistego. Nie wiem, czy takie coś przejdzie. Słuchaj, Gregor, nie sądzę, żeby ci oglądali dno oka, no ale, no ale jakby to powiedzieć, prawda? Jeżeli, ja wiem, no 37 lat nie jesteś wcale taki stary, no chyba, że się staro Staroczujesz, prawda? <laughs> yy... Michał, ja miałem w niedzielę sprawność, a dzisiaj do mnie dzwonili w sprawie Mutiego z Krakowa. Jak podejść do psychologa, odpowiadać zgodnie z prawdą, czy odzorować się na odpowiedziach z pana filmów? Słuchaj, nie kopiuj filmów w sensie, nie traktuj tych filmów jak prawdę objawioną. Jak, nie wiem, jeżeli są jacyś tam. Świadkowie Jechowi, czy inni, nie obrażając tego wyzwania, nie traktuj tego jako prawdę objawioną, prawda, że Mesjasz policyjny zszedł i w tych, to, to musisz, twoje życie jest twoim życiem, ja troszeczkę to się wzorowałem na swoim życiem, na swoim życiu i musisz to wkomponować w swoją historię, w swoje życie, prawda, czyli jeżeli ja miałem trudną sytuację życiową, bo powiedzmy, nie dostałem się do wojska, no to ty miałaś jakąś inną trudną sytuację, bo było to i tamto, siamto, no i twoje rozwiązanie było, moje rozwiązanie było takie, że ja się tam trochę poduczyłem ze świętej pamięci moim ojcem, natomiast ty zrobiłeś to i tamto i siamto, prawda? Także traktuj to raczej jako taki no, bardziej dla, dla inspiracji dla inspiracji, niż inspiracje, niż, niż taką prawdę objawioną, że musisz to wykuć na pamięć, a psycholog, kurde, jak to usłyszy po raz 15 nie będzie wiedziała o co chodzi. rostępy na biodrach po dawnym przyroście masy ciała. Daj se spokój. Guardian, jeżeli byś był, nie wiem, do top modela w tvn nie, może byłyby problemem, ale, ale zapewniam Cię, że nie są nie są dla Ciebie. Co mają dziewczyny powiedzieć, które powiedzmy urodziły jedno, dwoje czy troje dzieci. I rozstępy na pewno i celulit. Też jest. Najważniejsze jest tutaj co masz w, dy, w dyńce. Panie Darku, jak jest z tym MS-em do Policji? Nie chcieli mnie i zaliczyłem SW, służbę więzienną. Słuchaj, Mateusz, klawisz to jest klawisz. Służba więzienna jest dużo łatwiej jest się tam dostać na wychowawcę, czy jakiegoś innego, niż do policji. Yy, powtarzam z uporem maniaka nie oblał mi Nigdy, nikt ze służby więziennej, a z Multiego niestety miałem porażek 100 tysięcy, może więcej. Zabieg przepukliny żołądka dyskwalifikuje. No, jeżeli to jest zabieg typu Nie wiem, o którą przepuklinę ci chodzi, prawda? Czy o przepuklinę rozworu przełykowego? No Musiałbyś, Chris, mi tam troszeczkę na maila własnego, mojego prywatnego więcej napisać. Czy zmienia się od przyszłego roku długość trwania szkółki? No, nie sądzę, dopiero się co zmieniła, także nie sądzę. Nie mam właściwego. Patryk, nie mam żadnego i właściwie się zdziwiłem, że taki przydział dostałem do medyków. Słuchaj, dadzą sobie z tobą radę. Może to jest tylko przydział na, na czas czas szkółki, prawda? Adrian, witam. Czy można pracować legalnie podczas złożenia wcześniej papierów do Policji, czy tylko praca bez rejestracji? No tu jest problem, no tu jest problem, prawda? Problem, duży problem, że Policja nie dba o swoich kandydatów. Fryzura 150 cm, 26 lat, jest szansa dostać się czy nawet nie mam co składać papieru, uprawiam sport zero papierosów znaczy, fryzura, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, moje powiedz najpierw. Natomiast oblicz sobie tak zwany BM i RS. Walili na Komisję Rekrutacyjnej Straży Granicznej otwarte pytania, robili wyrywkowe badania krwi po całej procedurze rekrutacji, podczas gdy psycholog do policji. Dobra, nie wiem za bardzo, o co tutaj chodzi. Krzywe plecy. Yy, Rafał, miałem trzy miesiące temu badanie lekarskie do prawa jazdy, kategorii B, a lekarz powiedział, że mam lekko słabsze oko, jedno od drugiego dał papiery. Rafał, kategoria B kurwa, to w tej chwili może być ślepy, z jednym okiem jeździć. No, no masz jedno słabsze oko, bo jedno oko się wyłącza, ono słabiej ten, ale to, to tu jest sprawa tak zwanego widzenia stereoskopowego. Wampir. Mogę do służb specjalnych bez żadnego wykształcenia, ale z dużymi umiejętnościami manipulacji. Żebyś se tylko w majtkach tam nie manipulował za dużo, to pewnie możesz, prawda? Imeno, chciałbym podziękować za darmowe materiały. Dzisiaj miałem ostatni etap, wszystko cacy. Mocny trądzik na twarzy będzie problemem. Sza, szartini. Yy, słuchaj, no nie sądzę. Jeżeli nie jest jakiś wybitnie szpecący, nie wyglądasz jak quasi-modo jakieś, no to czemu nie? Yy... Tutaj dobre pytanie, Damian. Yy, czy orientuje się pan, czy jeżeli byłem w wojsku w 2007 pójdę do służby w policji teraz, to czy będą mi obowiązywały stare zasady emerytalne? Kurde, nie wiem. Powinny obowiązywać, ale nie jestem tego, tego taki pewien. Yy, przepukliny rozwoju przemysłowego no nie, rozwoju, rozwo, nie przepukliny rozwoju umysłowego, tylko ro, przepukliny rozwoju przewyłykowego. Musiałbym poczytać, bo kurde, nie, pamię, nie pamiętam w tej chwili. Na, na kolegę po o recepcji żołądka celem odchudzenia się przygotowywałem się Arkadiusz Multi na luzie komputer, 80 minut, luźna rozmowa Psycholog powiedziała, że nie mam się co przejmować, bo zdane. Super, kurde, tatuaże Tatuaże, temat nieśmiertelny No no i super kurde Gabriel, ja w grud na grudzień atakuję od roku oglądam Pana filmy, czuję się przygotowany, ale mam 35 lat. Od 13 lat trenuję siłownie. Jestem karczysty, nie będę miał problemu. No kurde, słuchajcie, leci nam całkiem fajnie. 42 minuty. Panie Marku, no nie Panie Marku, tylko Panie Darku, nazwa grupy na Facebooku. W sumie mam dwie zasadnicze grupy na Facebooku. Pierwsza, do której każdy się może dostać grupa, która nazywała się kiedyś, tak jak mój kanał na YouTubie, teraz zmieniłem na Multi95, żebym nie miał problemów z prawami autorskimi gościa, który sobie to słowo zastrzegł. Natomiast jest druga grupa, grupa tajna, do której się tak za bardzo no nie można dostać z marszu, a mianowicie elitarna grupa szkoleniowa. No i tam daje cały taki materiał, nazwijmy to szkoleniowy. Wszystko co z obecnego multiego mam, a wydaje mi się, że mam najwięcej z ludzi którzy cokolwiek oferują. Natomiast, yy, no 45 minut i w ostatnim czasie dostałem yy, dużo zapytań o wznowienie mojego szkolenia i tak powiem yy, trochę mam mieszane uczucia, a mianowicie z tegoż to powodu, że wydawało mi się, że każdy się w tej chwili dostaje, każdy przechodzi multiego, no to po co się szkolić jak efekt końcowy, czy masz punktów 100, 100 że tak powiem 28, czy masz punktów trochę więcej jest taki sam i do tej policji się dostaniesz. Natomiast, Wie, ostatnia korespondencja uświadomiła mi, że wcale to nie jest tak fajnie, że y, y, podtrzymują twoje samopoczucie, y, dobre samopoczucie, że multi przeszedłeś, a tak naprawdę y, nie jest powiedziane, że końcowy wynik y, rankingowy będzie cię kwalifikował do służby. I popatrz, jeszcze raz, tutaj ma gość 128 punktów, a tutaj tak samo z Pogacia, gość, który ma punktów 169, tylko, że ten, co ma 160, 169, to ma 169, 40 punktów więcej. I niestety wrócił, wrócił stary system rankingowy, i w tym momencie trochę, mimo wszystko uważam, że te szkolenia sens jakiś mają. Nie mówię, że akurat nie dla Ciebie. Bardziej jest to dla osób, które chcą poznać tego Multiego od podszewki. Chcą troszeczkę więcej wiedzieć, co temu psychologowi w głowie siedzi. prawda? I tutaj creative mind, y, czy zadania matematyczne na MS ie mają duży wpływ na ostateczną decyzję psychologa, jeżeli rozmowa poszła w miarę ok. I sprawa była kiedyś y, prosta, jeżeli było 15 na jedno miejsce, to wszystko miało znaczenie, natomiast w tej chwili są dwa zadania matematyczne bardzo łatwe, a znaczenie ma zadanie matematyczne, to trzecie trudniejsze, prawda? Czyli nie lekceważyłbym, nie traciłbym punktów na zadaniach matematycznych, prawda? Nie traciłbym punktów na zadaniach matematycznych. Także jeżeli ta policja jest dla ciebie, to postanowiłem w czwartek zrobić taki uzupełniający nabór do grupy mojej tej elitarnej szkoleniowej. I są tutaj przynajmniej dwa powody, a mianowicie powód pierwszy jest taki, że Kilka osób, weteranów grupy no niestety, w sposób naturalny odeszło z dniem dzisiejszym. Dwóch z nich jest dzisiaj moderatorami widzę, siekają co mogą. Także już porządku policyjnego się musisz uczyć. W zasadzie jedna osoba mi jeszcze tylko leży na wątrobie. Myślę, że Zośka, wiesz o kim mówię? po tej twojej relacji naprawdę spanikowałem, ale jakoś się okazuje, że na wiedzę, na przygotowanie nie ma mocnych, kiedy wszystkie znaki na morzu, na niebie i na ziemi mówiły, że, że cię mogli uwalić, a przede wszystkim, że to było twoje jakieś wewnętrzne przeczucie, ponieważ wewnętrzne przeczucie uważam, że jest w sumie najważniejsze. Prawda? Także w czwartek zrobię taki krótki, uzupełniający nabór. Praktycznie to będzie czwartek i piątek. Drugi powód, że nabór będzie krótki to jest taki, że w niedzielę lecę do Norwegii się trochę szkolić, no niestety nie ze spraw policyjnych, tylko medycznych i nie będzie mnie cały tydzień. Także w najbliższym czasie albo zrobię jakiś filmik krótki, albo wyślę maila. No i jakby powiedzieć, kto pierwszy, ten lepszy. Wracamy do pytań Czy negatywna opinia dzielnicowego może skutkować brakiem poświadczenia do niejawnych? Tak, tak, może skutkować. Niestety dzielnicowy często wie najlepiej co się, co się dzieje, prawda? I od czegoś po coś, ten dzielnicowy łazi po tej chałupie, prawda? SQ9PXE, witam wszystkich. Jeszcze raz powtarzam, wiesz, Jakie miałeś problemy, prawda? I wszystko dobre, co się dobrze kończy No, przy okazji poznałem jeden patent Jak tam na komisji trochę można zamieszać, prawda? Panie Darku, jak się dostać do tajnej grupy na Facebooku? No niestety, do tej tajnej, Rafał, będziesz się mógł dostać jeżeli trochę w siebie zainwestujesz, tak jak powiedziałem, w czwartek robię mały nabór, natomiast w twoim przypadku, jestem do bólu uczciwy, jeżeli masz ten problem ze wzrokiem, to kurde, przemyśl, czy inwestować w sprawę jakichś materiałów płatnych, kurde, bo no, yy, możesz nie mieć widzenia obuocznego i jeżeli nie masz widzenia obuocznego, to przejdziesz mi Multiego, ale będziesz musiał się jeszcze przygotować do przejścia okulisty na komisji. prawda? Jeżeli jesteś, jeżeli jesteś z Wrocławia i okolic, przyjedziesz, to ci tam powiem, co trzeba robić. Natomiast jak jesteś z Rzeszowa to, czy Białego Stoku, to nie wiem, czy to jest w sens się tłuczenia do Wrocławia, prawda? Hmm. Hmm. Panie Dariuszu, mam umorzenie, postęp, umorzenie postępowania z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Pytanie jest, czy mam w ogóle jakieś szanse, by się dostać do służby? Jak na to patrzą psychologowie? Powiem Ci chujowo, Łukasz, chujowo i, i nie, będę cię tutaj, nie będę Ci tutaj dubska cukrował, że nawet jeżeli jest to umorzenie, nawet jeżeli w papierach to, że tak powiem, wszystko jest wykreślone to policja o tym wiedzę ma, a wszędzie gdzie są narkotyki, wszędzie gdzie są jakieś twarde dragi, alkohol, to po prostu dostaniesz jakieś durnowate pismo, że, że po prostu wstrzymują rekrutację i nawet nie będziesz wiedział dlaczego, a tak naprawdę to będziesz wiedział dlaczego, ponieważ masz, masz to umorzenie, prawda? No, jesteś w jakiś sposób w ten biznes za mnie Szany. Maestro, jak składać papiery w mieście wojewódzkim? W pierwszej kolejności lepiej zaznaczyć, jaka jest w... nie wiem, nie wiem, to musisz się kurde yy... zapytać mądrzejszych. Ad, ad, das. Jak pan ocenia perspektywy pracy w policji według własnego doświadczenia? Hm. Dobre pytanie, tylko ja nigdy nie byłem w policji, prawda? Natomiast y, pamiętam, to był najpiękniej w wojsku to był najpiękniejszy okres mojego życia. Pomimo, że to była komuna, że kurwa, wszystkiego brakowało, że y, dostałem w dupę, że, że mnie gonili jak burą sukę, były służby, warty, nadzory, tam nie wiem co, prawda? No, chętnie bym wrócił do tych czasów. Jedno co z uporem maniaka powtarzam, być może to przyszła władza poprawi. W służby mundurowe zarabiają mało i uważam, że 10 tysięcy no, dla jakiegoś tam powiedzmy sierżanta, to nie jest wcale za mało. Po to, żeby nie musiał kraść, żeby nie musiał krajanki kurde po chałupie trzymać, żeby nie brał łapówek i tak dalej, i tak dalej, prawda. Ale wtedy, jak masz te 10 i weźmiesz łapówkę, to mają cię, mogą cię wypierdolić no zresztą teraz też się wypierdolą za samo podejrzenie, prawda? Hmm. Patrzymy, patrzymy, patrzymy. Hmm.